Poprzednio, gdy rozpatrywaliśmy prosty przykład procentu składanego, uzyskaliśmy wzór 1 plus 1 przez n… 1 plus 1 przez n do potęgi n. Był przykład lichwiarza, który pobiera 100% odsetek. Stąd to 1. A jeśli kapitalizuje tylko raz w roku, czyli 100% w roku, to n wynosi 1. Mamy więc 1 plus 100% przez 1 do potęgi pierwszej. Trzeba mu zapłacić dwukrotność pożyczonej kwoty. Jeśli n wynosi 2, to 1 plus 1 druga do potęgi drugiej daje 2,25. Kapitalizujecie połowę odsetek, czyli 100% przez 2, ale robicie to dwukrotnie. I robiliśmy tak dalej, aż zobaczyliśmy coś ciekawego. Chcę to powtórzyć. Użyję kalkulatora. Zobaczmy, co się stanie, gdy będziemy brali coraz większe n. Poprzednio doszliśmy do n równe 365 i wydawało się, że wynik zbliża się do magicznej liczby. Pójdźmy dalej. Weźmy więc. Wprowadźmy naprawdę duże liczby. 1 plus 1 przez nie będzie milion. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, milion. Do potęgi milionowej. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Tyle zer ile trzeba? Tak. Zanim wcisnę Enter, a już nie mogę się doczekać, pomyślmy, co się tu dzieje. Ta część przy rosnących n zbliża się do 1. Ale nigdy nie jest to dokładnie 1. To jest 1 i 1 milionowa. Bardzo blisko jednego, ale nie 1. Podniesiemy to do potęgi milionowej. Zwykle, gdy podnosimy coś do takiej potęgi, liczba jest olbrzymia, ale przecież 1 do potęgi milionowej wyniesie 1. Jesteśmy blisko 1, więc wynik nie powinien być gigantyczny. Potwierdzą to obliczenia. 2,71828 i to nie koniec. Dajmy coś jeszcze wyższego. Weźmy... może zróbmy 1 plus 1 przez... Mogę skorzystać z notacji naukowej. Powiedzmy 1 plus 1 przez 1 razy 10 do potęgi siódmej. A to jest 10 milionów. Do potęgi 10 milionowej. Co my tu mamy? Teraz jest 2,718281692. Jeszcze rozszerzmy. Ostatnie wprowadzone dane. Zamiast potęgi siódmej zróbmy potęgę ósmą. Teraz mamy 1 plus 1 przez 100 milionów do potęgi 100 milionowej. Nie wiem, czy kalkulator da radę. Uzyskujemy 2,71828181487. Jak widzicie, szybko zbliżamy się. Może nie tak szybko, przecież podnosimy liczby do bardzo dużej potęgi. Zbliżamy się do E. Liczba E na kalkulatorze. Mamy już. Mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cyfr po przecinku. Podnieśliśmy to do potęgi 100 milionowej. Zbliżamy się do tej liczby. Zbliżamy się. Można o tym mówić tak. Granica. Przy n dążącym do nieskończoności. W miarę jak n staje się coraz większe, ale nie jest olbrzymie, wcale nie. Wydaje się zbliżać do tej liczby, którą nazywamy. Tę magiczną, mistyczną liczbę nazywamy e. Tę liczbę nazywamy e. Widzimy ją na kalkulatorze. To prawie tak słynny ciąg cyfr, jak w liczbie pi. Uzyskujemy 2,7182818 i tak dalej, i tak dalej. Bez powtórzeń. Nieskończony ciąg cyfr. Żadna sekwencja się nie powtarza. Jak pi. Pamiętacie, to stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. Liczba e to jedna z szalonych liczb we wszechświecie. W innych filmikach powiemy, dlaczego jest magiczna i mistyczna. To już jest fajne. Mogę wziąć nieograniczoną. Jeśli dodam 1 do odwrotności jakiejś liczby i to podniosę do potęgi, w miarę jak te liczby rosną, wynik będzie się zbliżał do tego. A w dodatku zobaczymy, że ta liczba, którą przecież wywiedliśmy z odsetek składanych, ta liczba, liczba pi, liczba i, definiowana jako ta, która podniesiona do kwadratu da 1, Wszystkie one są magiczne, mistyczne. Pomówimy o tym jeszcze. Ale zostańmy przy e. Wyobrażacie sobie, co się dzieje. Wróćmy do poprzedniego przykładu. Pożyczamy dolara, a lichwiarz chce uzyskać 100% w ciągu roku. Gdy n wynosiło 1, to naliczaliście za jeden okres. Przy n równym 2, naliczacie za dwa okresy i kapitalizujecie. Gdy n równa się 3, Kapitalizujecie z trzech okresów. Gdy n dąży do nieskończoności, można powiedzieć, że kapitalizujecie stale, co ułamek sekundy. W każdej chwili kapitalizujecie malutkie odsetki, ale zbliżacie się do nieskończonej liczby razów i dochodzicie do e.